prorok Jonasz, który nawoływał do nawrócenia Niniwitów oraz wielki władca Izraela, król Salomon. Co łączy te postacie z Jezusem i dlaczego możemy nazywać ich figurami Chrystusa, czyli tymi, którzy profetycznie zapowiadali nadejście i działalność Mesjasza? Zauważmy, że Jezus przywołuje te postacie w kontekście ich działalności wobec pogan. Niniwa jest miastem położonym w północnej części dzisiejszego Iraku, a jej obecna nazwa to Mosul. To mezopotamskie miasto zamieszkiwali poganie. Bóg jednak postanawia wysłać do nich swojego proroka, aby dzięki jego nawoływaniu nawrócili się i odmienili swoje postępowanie. Jonasz nie został przez Boga posłany do żadnego z miast Izraela, ale do miasta pogańskiego. Podobnie na dwór króla Salomona przybywają możni tego świata. Wśród jego znakomitych gości była również królowa Saby, królestwa, które położone było na południowo-wschodnim krańcu Półwyspu Arabskiego, w granicach dzisiejszego Jemenu. Ona również nie była czcicielką jedynego i prawdziwego Boga, ale pociągnięta mądrością, jakiej Bóg udzielił Salomonowej, Wyruszyła w bardzo daleką i niebezpieczną drogę przez pustynię, aby spotkać się z królem Izraela i posłuchać jego mądrości. Jezus ukazuje nam dzisiaj uniwersalizm orędzia, które głosi. Jest ono skierowane do każdego człowieka dobrej woli. Każdy, kto je przyjmuje i uwierzy, będzie zbawiony. Tu jest coś więcej niż Salomon, mówi Jezus, wskazując na siebie. Królowa Saby przemierzyła drogę ponad 2,5 tysiąca kilometrów przez pustynię, aby spotkać Salomona. A jaki wysiłek podejmujemy my sami, aby spotkać Jezusa i posłuchać Jego mądrości? Dziś mamy ją na wyciągnięcie ręki, na jedno kliknięcie, ale czy regularnie sięgam po Biblię, aby karmić się mądrością Bożą?